Proszę Państwa, pierwsze ustawienie fotela, ustawienie fotela i e, e, e, zajęcie pozycji za kierownicą. Proszę pana, Ten, to pokrętło służy do ustawienia wysokości fotela. Jeżeli przekręcimy w tą stronę, ono idzie do góry. W środku blokujemy. Przekręcamy w drugą stronę, opuszczamy, znowu blokujemy. Ten przycisk służy do wysiadania i wsiadania, czyli jeżeli go podniesiemy fotel zejdzie na dół, żeby można było wysiąść natomiast jeżeli przyciśniemy on wróci do zadanej wysokości którą wcześniej ustawiliśmy proszę się pochylić nieco do przodu tutaj mamy pokrętło ustawiające oparcie fotela mamy ten fotel już ustawiony w miarę teraz cały fotel można przesuwać do przodu do tyłu i tutaj proszę ten żółty tą dźwignię a pan pokaże proszę do przodu i do tyłu to jest ustawienie fotela fotel mamy w miarę ustawiony także pan swobodnie sobie sięga do pedału i teraz jest ustawienie kierownicy tutaj trzeba trzeba wejść i pokazać ten przycisk po lewej stronie bardzo daleko tam jest taki przycisk jak w starych syrenach był przycisk yy, świateł drogowych i proszę sięgnąć, przycisnąć. Ten przycisk zwalnia blokadę kierownicy i proszę teraz odjechać i popatrzeć na kierownicę. Najpierw pochylić yy, kierownicę przód, tyn, do przodu, do tyłu i można wcisnąć i wyciągnąć. Po tym ustawieniu, i proszę tak zostawić, po tym ustawieniu należy przełożyć lewą nogę na pedał sprzęgła i tu można kolanem wyłączać sobie kierunkowskaz więc trzeba tak ustawić tą kierownicę, żeby kolano nie zawadzało ponieważ pan Piotr jest podobny do wzrostu co ja to wiem, że będzie przeszkadzało, trzeba wyciągnąć maksymalnie pozostałe pedały działają jak w samochodzie osobowym czyli mamy gaz, hamulec i sprzęgło jeszcze raz gaz, hamulec i sprzęgło kierownica, kierownica również działa jak w samochodzie osobowym Natomiast dodatkowe rzeczy, jakie tutaj mamy. Lewa dźwignia jest tak, jak w samochodzie osobowym, czyli kierunkowskaz, proszę włączyć do, do, do w prawo, i kierunkowskaz w lewo. Wyłączamy. Światła pozycyjne, pierwsze przyłączenie I teraz światła pozycyjnych, podświetlanie jest tylko wskaźników. Mamy jasno, więc tego nie widać. Przekręcamy drugi. I to są światła mijania. Podczas egzaminu, czasem przełączając kierunkowskazy, egza egzaminowany może wyłączyć światła mijania. Ale nie ma tu żadnych kontrolek i on tego nie zauważy. Więc może się wspomagać patrząc tu na panel kontrolny instruktora lub egzaminatora. Że... Tu jest panel, kont to, że panel kontrolny i kontrolka światła mijania. Proszę przełączyć to pozycyjne. O i widać tutaj, że się wyłączyło i włączyć ponownie światła mijania. Teraz proszę włączyć światła drogowe, tak jak w osobówce, czyli do siebie. I tutaj widzimy kontrolkę u egzaminatora i kontrolkę tam, wyłączamy go. Dobrze, światła mamy mijania włączone. Możemy sobie włączyć światła yy, przeciw. Głowy przednie to jest ten wewnętrzny pierścień tutaj. Dobrze. Dobrze. I mamy kontrolkę. Mamy światła pozycji głowę przednie, przekręcić ten pierścień dalej. I światła e, przeciwgłowę przednie i tylne. W tej chwili się zapaliły. Wyłączamy to wszystko. I światła mijania również. W tym przełączniku również jest e, sygnał dźwiękowy od szczytu. Proszę przycisnąć. Działa. Tu mamy coś takiego jak y, retarder, czyli zwalniacz. Zwalniacz służy do y, wyhamowywania pojazdu, zjeżdżając z długich y, y, spadków. I on jest wielopołożeniowy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I wyłączać. Następnym y, przełącznikiem po prawej stronie, tak jak w osobowce mamy... Y, Mamy przełącznik wycieraczek, pierwsza to jest yy, cykl yy, przerywany pracy, później ciągły, wolny, ciągły, szybki i to wszystko plus tutaj. To jest wszystko co yy, odnośnie yy, elementów sterowania tego autobusu. Następne, tutaj mamy zasłonkę, będzie nam pomocna, bo będziemy tego ustawiać, więc wysuwa się w ten sposób, zwija się. Następnym elementem jest ustawienie lusterek. Od ustawienia lusterek tu musisz przejść tędy i mamy pierwszy lewy, lewy joystick tak jakby i sobie proszę nim poruszać, patrząc na lewe lusterka. No, coś się dzieje. To jest od górnego lusterka, czyli rampowego, prawda? I teraz proszę przełączyć w drugą stronę. I teraz poruszać. I to jest od dolnego. Te wszystkie lewe lusterka są tutaj sterowane lewym joystickiem. I analogicznie prawym joystickiem sterujemy prawymi lusterkami. Czyli jedno położenie służy do yy, lusterka głównego. A drugie do lusterka lampowego. Dolne lusterka są dla instruktora i egzaminatora. Dobrze, mamy to. Następne elementy, jakie tutaj.